nie utraci swojej nagrody. Jezus utożsamia się z najmniejszymi i najbardziej pokrzywdzonymi z ludzi. Kto usłuży drugiemu w imię miłości do Jezusa, od Chrystusa otrzyma nagrodę. Aby szukać Boga, nie trzeba przebywać tysięcy kilometrów, pielgrzymując do znanych sanktuariów. Wystarczy wyjść na ulicę, do sąsiedztwa, aby spotkać Boga w drugim człowieku. Miłość okazana potrzebującym jest miłością okazaną Bogu. Łatwo kochać własne dzieci lub własnych rodziców, trudniej kochać obcych dla nas ludzi. Bywamy nieufni, boimy się oszustwa i wykorzystania naszej naiwności, a to nas zamyka na siebie nawzajem, to nas zamyka na Boga. To Bóg musi być pierwszy w życiu, wszystko inne musi zejść na dalszy plan. Ale jeśli prawdziwie kochamy Boga, to los drugiego człowieka nie może być nam obojętny. Miłość Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi, przynagla nas do miłowania każdego bez wyjątku, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Gdybyśmy tylko mieli odwagę żyć Ewangelią w sposób radykalny, wszystko by się zmieniło. Nastałaby prawdziwa cywilizacja miłości, o którą tak zabiegał święty Jan Paweł II. Może to właśnie dziś trzeba nam zacząć ją budować we własnym sercu, we własnym domu.